Z placu Imbramowskiego odebraliśmy właśnie Damiana i ruszamy w małą przejażdżkę. Słuchaj, ja słyszałem, że zajmujesz się uprzyjemnianiem życia ludziom, konkretnie uprzyjemnianiem ich żołądków, tak? Działasz w obszarze szerzenia radości kulinarnej. Tak, tak. No, jak wszyscy wiedzą, można przejść sobie przez żołądek do serca. My staramy się to połączyć w dwojaki sposób, bo tak naprawdę jedno to jest to, że staramy się przez to jedzenie, które wykonujemy i sprzedajemy przejść do serca naszych naszych klientów, a z drugiej strony zajmujemy się aktywizacją osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie, czyli tak naprawdę dajemy tym ludziom pracę, bo przede wszystkim praca jest bardzo bardzo dobrym narzędziem, powiedzmy sobie rehabilitacji. Właśnie teraz wyjechaliśmy z Placu Bromowskiego, gdzie mamy jeden lokal i oprócz tego mamy food trucka, którym jeździmy tak naprawdę tam, gdzie nas chcą, tam, gdzie potrzebują dobrego jedzenia, tam, gdzie nikomu nie przeszkadza idea naszej działalności, tam, gdzie nie przeszkadza komuś, że y, osoby, które przygotowują jedzenie dla nas, to są osoby niepełnosprawne albo osoby mhm. wykluczone społecznie, które miały kiedyś tam jakieś tam problemy mhm. tak naprawdę. A co w ogóle dobrego można u Was zjeść? Przede wszystkim takim naszym flagowym, powiedzmy sobie, posiłkiem są zapiekanki. Bo to, to, to, to, są, to jest taka jakby. Duma chluba Krakowa. Duma Chluba Krakowa to jest jedno, a to jest też coś, co my robiliśmy jeszcze przed Food and Life, przed, przed, przed tym naszym przedsiębiorstwem społecznym. To jak długo już działacie? Jako Food and Life działamy od lipca 2018 roku. Wymyśliliśmy coś takiego, taką nową opcję przez którą możemy zatrudnić osobę niepełnosprawną i to jest y, opcja wirtualnego asystenta. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie mają czasu, żeby cokolwiek zrobić. Znaleźć czegoś na internecie, w jakiej, stworzyć jakiej, jakąś bazę danych, poszukać jakichś adresów, czy czegokolwiek takiego, no nie? I są ludzie, którzy niekoniecznie muszą zrobić na przykład coś do jedzenia, tak jak u nas w firmie to się to zdarza ale siedzą przed kąpem i po prostu, powiedzmy sobie, troszkę tak nerdzą, no nie? Szukają tego, szukają, szukają, bo, bo teraz wszyscy gonią za, za czasem i za pieniędzmi, także nie mają na to po prostu czasu i możliwości czasami. A tutaj można na przykład wynająć, powiedzmy sobie, kilka godzin takiego asystenta, mhm. dogadujemy się w sprawie tego, co, co kto potrzebuje i na taką bazę danych czy coś takiego po prostu W jakim wieku są Wasi pracownicy? Szczerze powiedziawszy, nie zamykamy się przeciwko jakiejś grupie wiekowej, tak naprawdę najbardziej do nas się liczy zaangażowanie pracownika, czyli to, że on chce pracować. Bo, mm -hmm. bo chodzi o to, żeby ten ktoś się nie spóźniał, żeby pracował sumiennie, żeby wykonywał, wykonywał polecenia i zadania, które są mu zlecane, żeby, żeby nawet dbał o swoją higienę, bo dużo ludzi, których wyciągamy z bezdomności, nawet mają z tym problem. Z czymś mm -hmm. takim normalnym. Umycie siebie, dbanie o higienę, umycie zębów, no czasami są po prostu z tym problemem. Jak się pracuje z osobami niepełnosprawnymi? Tak naprawdę zależy od przypadku, zależy od osoby. Są różni ludzie, jest różny zespół, są różni pracownicy, każdy ma inny charakter, każdy ma swoje usposobienie, każdy ma swój tryb pracy, tak naprawdę. My staliśmy się troszeczkę dla tych pracowników takimi, powiedzmy sobie, terapeutami. Czasami zdarzają się problemy, bo na przykład są osoby, które mają problemy psychiczne. No i jak jest złe ciśnienie, jest zła pogoda, to takie osoby na przykład mają straszny dług emocjonalny. Z tego co mi wiadomo, no to, to są takie osoby, wokół których narosło bardzo dużo stereotypów. I nie tylko jakby w Twojej firmie, ale myślę, że w ogóle na, na przebić się na rynku pracy jest takim są chyba szczególnie ciężko. Jeżeli, jeżeli był pracownik, który na przykład nie wykazał zainteresowania, zaangażowania pracą, tylko interesował go to, żeby 10 była wypłata, no to ja takiej osoby dziękuję za pracę. No nie? Mhm. Z całym szacunkiem dla, dla, dla tej osoby, bo, bo nie ma sensu na siłę kogoś uszczęśliwiać. E, czy teraz byś powiedział, że macie faktycznie fajny zespół? Nawet, nawet powiem Ci, że w dobie tej, tej całej pandemii, tego, tego koronawirusa, nawet co kilka dni moi pracownicy do mnie piszą, dzwonią, cześć, co słychać kiedy otworzymy, tęsknię za Tobą, tęsknię za pracą, mhm. już chciałabym pracować. I nawet, nawet pieniądze to jest taka druga, trzecia, jakaś tam, trzeci jakiś tam priorytet, powiedzmy sobie na no nie. Tylko że problem jest na przykład taki: jest osoba właśnie uzależniona, czy od narkotyków, czy od alkoholu, mhm. czy od czegokolwiek, i ma za dużą przerwę w pracy. No i co? Ciągnie już do tych używek, no bo nie ma co robić, muszę jakoś ten czas zapełnić. Mhm. A tutaj cały czas była ta praca i trzeba było przyjść na do tą, do tą pracę na dziewiątą, kończy się ta praca o 15 i już jest taki rygor. E, a jak w ogóle klienci reagują? Zwracają w ogóle na, na uwagę na tę niepełnosprawność, czy nie dostrzegają tego, czy nie ma to dla nich większego znaczenia? Yy, różnie, bo tak naprawdę zdarza się tak, że ludzie widzą na przykład te osoby niepełnosprawne, no i, i, i, i mówią, że fajna inicjatywa, że fajna sprawa, nawet nawet. Przez, przez pryzmat tego, że jesteśmy taką firmą społeczną, to chętniej nawet coś kupią, mhm. ale czasami po prostu yy, zaglądają, widzą, widzą taką i taką osobę, no i od razu odchodzą. Mhm. Jakby spojrzeć na naszych pracowników, na pierwszy rzut oka po nich nie widać, że oni są niepełnosprawni w ogóle. I tak naprawdę mhm. jak sobie usiądziesz, czy porozmawiasz, czy coś tam, to dopiero na przykład to widać, że ktoś mhm. niepełnosprawny jest. Czy zdarzyło się jakieś takie wyraźne wydarzenie, które byś powiedział, że było takim pozytywnym impulsem w tym wszystkim, co się działo? Wzięliśmy udział w projekcie organizowanym przez Hutę B7 i pojechaliśmy na przykład po dwóch miesiącach działalności do Wenecji, gdzie mm. mogliśmy zaprezentować swój pomysł na arenie międzynarodowej. Mogliśmy też z drugiej strony odczuć to, jak Plac Imbramowski może, może działać bez nas, bo nas wtedy nie mm. było, a wcześniej nie dopuszczaliśmy takiej myśli do swoich głów. Więc było też fajne doświadczenie, bo oni sobie poradzili. Troszkę tak jak rodzice, którzy zostawiają swoje dzieci po raz pierwszy. Tak, raz tak, tak, w domu. tak, dokładnie. I co, co, jak oni sobie poradzą bez nas? Niedużo można stracić zatrudnienie z osobą niepełnosprawną, bo wiadomo, że, że taka osoba czasami musi, trzeba jej dostosować miejsce pracy do, do jej jakichś tam ograniczeń, ale można zyskać naprawdę czasami bardzo wartościowego pracownika w swojej firmie. To dzięki w takim razie za Dziękuję. rozmowę i do zobaczenia. W przy futraku.